No, cześć, mówi Darek Kraśnicki. Jak pamiętacie moje wysiłki, w końcu zdałem prawo jazdy na motocykl. Zdawałem na Yamaszce XJ 6C Minęło 3 tygodnie od zdanego prawka i w końcu musiałem podjąć decyzję jaki motocykl kupić. No, propozycje były różne, Hondy, Suzuki, no ale na szczęście mam Pawła z Yamachy i zgadnijcie co mi poradził. Słuchajcie, poradziłem mu to samo, co jest na egzaminach, czyli Yamaha XJ6. Jak gdyby dowód zdał egzamin, więc poradził sobie z motocyklem. Ten motocykl naprawdę nadaje się do jazdy. Słuchajcie, ma opinię jedną. To jest twój pierwszy prawdziwy motocykl. Jeżeli nie będziesz miał aspiracji na nie wiadomo co, to ten motocykl zapewni ci sporo frajdy w większości tematów, które chcesz nim obsłużyć. Dokładnie. Paweł, powiedz trzy zdania. tak. Już z punktu widzenia nie nauki jazdy, ale jakieś te trzy zalety tego, tego, tego pojazdu, tego motocykla. Słuchaj, trzy zalety podstawowe, pod kątem cały czas będę mówił początkującego, oczywiście zaawansowanego użytkownika też, to przede wszystkim jest masa tego pojazdu, która jest jedną z najniższych na rynku, to jest około 200 kg gotowy do jazdy, to jest konkretnie ten egzemplarz wyposażony w ABS, jest to istotne dla początkujących, i następną zaletą jest nisko umieszczony środek ciężkości, więc masz wrażenie, że jeździsz motocyklem lżejszym niż w rzeczywistości. No tak został zrobiony, żeby dać najwięcej frajdy w jeździe użytkownikom początkującym. Jest jeszcze czwarty element, który jest istotny. To silnik jest czterocylindrowy. Co to daje? Łagodność z dołem, spore osiągi górą, czyli... Można wykorzystać go do nauki jazdy, a zarazem nie bać się go w mieście, powiedzmy przy różnych dziwnych czasami głupich manewrach, które mogą Cię czekać na początku. Ta głupota może wynikać nie z głupoty, tylko z braku doświadczenia, więc on na pewno, jak mówiłem, nie będzie Cię kopał po kostkach. Dokładnie. Mam jeszcze jedno pytanie. Sam wiesz, że na początku miałeś dobrą ofertę parę tysięcy złotych droższo, ale motocykl z bardzo niskim przebiegiem. Zdecydowaliśmy się na ten. Powiedz coś, yy, ponieważ no, motocykl jest fabrycznie nowy. Powiedz coś o przeglądach, o zużyciu paliwa. No, czy się w ogóle te, te Japońce psują? Bo, bo no, znając życie, to mój kuzyn miał jakąś jawkę, to tylko naprawiał. Słuchaj, motocykle japońskie się psują mało. Yamaha wyjątkowo najmniej. Eee, no dowód... Rok jeździ tego typu egzemplarz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, ludzie na nim się egzaminują. Żadnych awarii jest to, myślę, wystarczająca rekomendacja, bo tam po prostu jest test wszystkiego, co każdy jest w stanie zrobić źle, bądź, bo niezgodnie z instrukcją, to pewnie w tym motocyklu już dawno było to kilkanaście razy zrobione i wytrzymał. Powód zakupu nowego, Darku, wiesz doskonale, to jest przede wszystkim u Ciebie zakup na firmę, związane z działalnością, będziesz miał pojazd w firmie. Eee, następną rzeczą, nowy brak wydatków przez najbliższe 20 tysięcy kilometrów mówię o oponach, e, łańcuchu, e, klockach hamulcowych, a nie są to rzeczy relatywnie tanie. I następną rzeczą najzwyczajniej w świecie, no zwykła matematyka, czyli jak się porównało możliwość zakupu na działalność gospodarczą, możliwość prowadzenia go do firmy, plus te wszystkie przywileje z tytułu zakupu nowej sztuki, no nagle się okazało, że ta oferta nie jest droższa niż zakup powiedzmy rocznego, lekko używanego. No dokładnie. Wiem, że z tym motocyklem na placu nauki jazdy był jeden problem. Od czasu do czasu się wywalałem i uszkadzało się jakieś części mechaniczne, prawda? I pytanie, czy w razie no, odpukać w niemalowano, znaczy odpukać tutaj, odpukać, bo... bo... Że tak powiem, motocykl nie wybacza takiej agresywnej jazdy, jeżeli oczywiście nie umiesz. Natomiast powiedz mi, dostępność takich części, no, jakby to powiedzieć, coś się stało, no, i potrzebuję od ciebie, że tak powiem, coś na wczoraj. Słuchaj, większość elementów takich potrzebnych do tego, żeby motocykl jeździł jest dostępnych od ręki. Oczywiście rzeczy grubsze to jest kwestia 3-4 dni, ale wszystko to co stanowi o tym, że nawet nie wiem, uszkodzonym motocyklem po jakiejś wywrotce, będziesz mógł dalej odbyć podróż. Mam od ręki, czyli to co stanowi, nie wiem, klamki, lusterka, jakieś elementy crashpadów, to to są rzeczy, które można wymienić szybko. Przede wszystkim jak jest większa awaria, no to niestety się już wiąże z wizytą na serwisie i tutaj okres oczekiwania dwóch, 3 dni myślę nie jest wysoki. Dobrze, yy, trzy zdania powiedz. Yy. Gdzie urzędujesz we Wrocławiu, bo widzimy tutaj logo Twojej firmy, no i coś parę zdań o swojej firmie, bo tak, spotkaliśmy się przy, przez przypadek, w sumie przez wspólnego znajomego, no ale, że tak powiem, jak na razie wszystko nam idzie fajnie, czego dowodem jest ten motocykl kupiony przed sezonem, ale kupiony po wyjątkowo okazyjnej cenie. Słuchaj, no urzęduję w salonie Yamachy we Wrocławiu, to jest ulica Żegiestowska 3. Tak naprawdę nikomu nic nie mówi, więc bardziej powiem boczna Armii Krajowej. Pracuję tutaj już w salonie motocyklowym od lat 7. obsłużyłem wielu klientów umożliwiając im realizację swoich marzeń. Ten motocykl doradziłem Tobie. Już powiedziałem, gdzie można znaleźć, a teraz kilka słów Darku od siebie, bo tak, ja powiedziałem, z jakiego powodu Ci go doradziłem, a z jakiego powodu Ty wybrałeś ofertę moją. No, no powiem szczerze, doradców miałem wielu, ale mimo wszystko siadłem na duży motocykl, jeszcze większy od tego i traktuję ten motocykl jako przejściówkę, jakąś taką rok, dwa, żeby się nauczyć po prostu solidnie, na tym, na tym motocyklu spędziłem kilkadziesiąt godzin, także na razie się go nie boję. Jak się poduczę, to, że tak powiem, mam tam cały salon do wyboru. Naprawdę kwestia jest tylko sprawy finansowej. No, powiedzmy, w moim przypadku to nie gra większej roli, no ale, ale w twoim może grać. Także no, wydaje mi się, że jak na pierwsze 2-3 lata że tak powiem, jeżeli mi pasja do motocykli nie, nie zmieni się, a, a wątpię, żeby się <grym> zmieniła, szczególnie jak się zdał egzamin za czwartym razem, to, to, że tak powiem, traktuję ten motocykl jako pierwszy prawdziwy motocykl. Darku, będzie to motocykl, z którego będzie zadowolony. Ja się zapytam jeszcze jako osoba, która bada ludzi i dopuszcza do wielu e, spraw związanych z udziałem w motoryzacyjnym rynku. Powiedz mi tak. Ty dokonałeś zakupu motocykla, i zostawmy czy tego świadomy na ciele i umyślnie. No dokładnie, dokładnie. No do tego się trzymajmy, mówi to facet, który na pewno się przebadał od stóp do głów i zrealizował ten zakup, więc wie, że i jego organizm, i psychika jak najbardziej dorosła do prowadzenia motocykla. Dobra, to na tym na razie kończę. Jeżeli jesteś zainteresowany motocyklem Yamaha, to tylko Cię mogę za zaprosić na Żegiestowską we Wrocławiu. Oczywiście, jeżeli chcesz jakieś inne opcje, to musisz sobie niestety poszukać w internecie. Także do zobaczenia do następnego filmiku, ponieważ dogadałem się z Pawłem, że dla amatorów Yamachy lub innych motocykli nakręcimy jeszcze parę innych filmów, no, tylko wyobraźnia nas ogranicza, tak jak każdego motocyklistę. Do zobaczenia.